Pinacle Studio 24 Step by Step Powiedzmy numer 1 Będzie zawieszony Na YouTubie I na stronie FXIdeo Blogspot Dziękuję Google za udostępnienie Miejsca na bloga I zaczynam Kiedy już zainstalujemy cały program Będziemy mogli Przejść do importuj jakieś materiały potrzebujemy coś tam w importuj mamy miejsca tutaj z których pociągniemy sobie różne materiały na górze możemy też zobaczyć inne miejsca tylko z plików multicam czy jakieś pamięci kiedy zaznaczymy Rozpocznij import W tej chwili nie będę tego robił, bo chcę jakby Opisać funkcję Programu Funkcję programu Ja Wam zaraz pokażę Opisałem Na moim blogu o, Może jest mniejszy. nie będziemy tam Mówię blogspot Google thank you To jest mój blok możemy na przykład tu przejdziemy zrobiłem animację w GIFie no i tutaj mamy opisane wersję. tu jest link do sklepiku jeśli by ktoś chciał pobawić się razem ze mną w tym programie za co bym dziękował więc przechodzimy dalej edycja i temat, który już mamy opisany na stronie, to jest pojemnik, gdzie nam wszystko się wrzuca i kolejności podaje co robiliśmy przez ostatnie jakieś dni. Projekty, to mam projekt 1, to w pinaklu zrobione jeśli chodzi o to, to w Blenderze no i tutaj mamy projekty, które zrobiliśmy tu będzie za chwilę taki wstęp do małoludkiego projektu tu mamy kolekcję możemy mieć wszystko co po kolei robiliśmy ewentualnie to co lubimy FX FX -y, Efekt efekty wejścia, przejścia, różnych elementów mamy efekty obrazowe efekty audio dźwięk i efekt jakiegoś tam malowania turbulencji no i ruch jakby kamerą no i kluczowanie to co fajnie się w zielonym studio Chrome K, tak, tu na jakim tyle nagramy, później możemy wyciąć i mamy warstwy widzimy Może tak no i kolory filtry do okularów czy te. przejścia przejścia pokazują różne elementy jak z filmu do filmu z klatki do klatki ewentualnie Różnych elementów Dodatkowo efekty dźwiękowe No, jakaś tam ściereczka O, oh jest! Sorry! Tekst Tekst też możemy mieć gotowe Je można zmieniać w ogóle Na przykład taki No, albo Coś tam Można tą animację tutaj wstawić elementy, tu są gotowe jakieś szablony premium pack dostaje się, więc można też to gdzieś tam wykorzystać to jest tak misiu, hello do misia można zrobić program kochany misiu, to ja Marian tu mamy następne szablony podziału jakieś tam albumy Tłumaczymy warstwy, które możemy sobie nakładać, buziaczka. Widoczne można ciapnąć. Tutaj mamy jakieś muzyczki. No i możemy sobie podłączyć w ścieżce muzyczkowej, tak? I mamy sklepik Marian może nam tutaj Dixie, Marian, Gypsy Jakieś Instrumentalne, jakaś biblioteka, powiedzmy This is creative OK To mieliśmy tak oś czasu mamy tak ja zrobiłem taki obrazek wstępnie pozwalający mi jakby na dzień dobry Wam coś pokazać więc podłożyłem tylko muzyczkę kończąc myśl mamy tak możemy rozciągnąć tutaj mamy na osi możemy widzieć a kiedy nam zegareczek się pokaże możemy zrobić coś takiego możemy coś z dźwiękiem tutaj Wam wszystko wytłumaczę kiedy co tu narrację można tak szybko coś tam mówię. OK step by step you B. kiedyś była taka piosenka New kids on the block coś jest okej okay. to dziękuję za uwagę zapraszam do następnych materiałów teraz jest czas na pracę Pinacle Studio Pozdrawiam Dobrego dnia i do następnego